Uprość pierwiastek sześcienny ze 125 x do 6 y do trzeciej. Pierwiastek sześcienny odpowiada podniesieniu do potęgi 1 trzecia. To jest więc równe 125 razy x do 6, razy y do sześcianu podniesione do potęgi 1 trzecia. Mając podnieść iloczyn do potęgi, możemy podnieść do potęgi poszczególne czynniki i dopiero pomnożyć. To będzie więc równe... 125 do potęgi 1 3 razy x do szóstej do potęgi 1 3 razy y do sześcianu do potęgi 1 3. Jak uprościć te wyrażenia? Ile to jest 125 do potęgi 1 3? Rozłóżmy tę liczbę na czynniki pierwsze. Może znajdą się trzy, może chociaż jeden czynnik pojawi się trzykrotnie. 125 to 5 razy 25, a 25 to 5 razy 5. 125 jest równe 5 razy 5 razy 5. Trzykrotnie mnożymy przez siebie 5. Zatem 125 do potęgi 1 trzecia to 5. To uprości się więc do 5 razy... x do potęgi 6 i do potęgi 1 trzecia. Widzieliśmy to poprzednio. Zamiast podnosić do potęgi iloczyn, możemy podnieść do potęgi czynniki. Zatem 6 razy 1 trzecia to 6 trzecich, czyli po prostu 2. Ta część tutaj upraszcza się do x do potęgi 6 przez 3, czyli x do kwadratu. x kwadrat. I wreszcie tutaj ta sama zasada. y jest podniesiony do sześcianu, a potem do potęgi 1 trzecia. Mamy więc y do potęgi 3 razy 1 trzecia, a to jest po prostu y do pierwszej. Razy y. Gotowe. Jeśli nie chcecie tego mnożenia, to zapiszmy, że tu jest 5x kwadrat. 5x kwadrat. Y. Uprościliśmy.